is. Szalonych dni, brat, mi tak Bywało różnie Jak w życiu bywa nieraz I była ona Widuję ją w moich stach, Znajomość nasza Ta miała już wiecznie trwać Ona jest sama A ja muzykę mam Zatańczmy jeszcze raz Dopóki życie trwa Kołyszmy, bawmy się Nim stanie Ciągle błądzę, gdzieś gram, spotykam nieraz I myślę czy warto tak grać sam ze sobą Zasypiać i budzić się, przy twoje słowa Wciąż słyszę ci tu iście, tak bywa czasem Że myślę o niej tych dniach, we dwoje łatwiej Mówiłaś do mnie kocia, mam to co chciała Choć pustka jest duszy żal, lecz zostać ze mną